Typowa sytuacja, kiedy nie wiadomo, który lekarz powinien wypisać zwolnienie lekarskie Dzień dobry, na początku roku zapisałem się na kolonoskopię, którą wykonano mi dziś w szpitalu. Pracuję w edukacji, nie przysługują mi dni urlopu. Zapowiedziałam, że nie będę tego dnia w pracy. I dwa dni temu miałem wizytę u lekarza rodzinnego z nadzieją, że ten lekarz, który wypisał mi skierowanie na badania, wystawi mi też zwolnienie lekarskie na ten dzień. Niestety, lekarz odmówił mi wystawienia takiego zwolnienia, twierdząc, że to drugi lekarz, który przeprowadzi kolonoskopię, ma obowiązek wystawić takie zwolnienie. W dniu badania, lekarz, który miał wykonać kolonoskopię, odmówił mi wystawienia zwolnienia lekarskiego. Po badaniu miałem dudności i zawroty głowy i jest to dość typowe w przypadku znieczulenia dożylnego, więc nie było mowy o kolejnych wizytach i żebraniu o zwolnienie lekarskie. Nie rozumiem tej sytuacji, czy mam prosić Dyrektora o urlop bezpłatny na dzień badania lekarskiego. Pozdrawiam. No, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia, krótko skomentuję ten przypadek, chciałoby się powiedzieć, że klasyczna sytuacja dla systemu służby zdrowia NFZ, gdzie lekarz jest średnio zainteresowany swoim pacjentem, no poza przypuszczam pańszczyzną, którą musi zrobić dla NFZ. No, ten pierwszy odebraniu paru groszy za stawkę kapitacyjną, ten drugi tych paru groszy za Y, punkty i daną procedurę. Także y, ksiądz wini pana, pan księdza y, prywatnie już się orientowałem w tej sprawie y, nie ma możliwości prawnej zmuszenia któregokolwiek z tych lekarzy do wypisania zwolnienia. No, jeżeli oczywiście y, tego nie chce, jakąś ideologię można dorobić I tak na dobrą sprawę każdy z tych lekarzy ma trochę racji, tamten odsyła do tego, co będzie robił ten bądź co bądź do lekarza rodzinnego Natomiast, yy, jaki tutaj widzę problem? Mój sukces, być może nie taki wielki jako lekarza, polega na tym, że no mam jakąś empatię, jakąś wrażliwość do człowieka, wrażliwość do pacjenta, jestem w stanie zrozumieć, co dany człowiek potrzebuje i w pewnym sensie cieszę się, jak rozwiąże komuś problem, którego inny lekarz nie potrafił rozwiązać. I często niekoniecznie wiąże się to z jakąś sprawą merkantylną czy z jakimiś pieniędzmi, tylko po prostu mam zadowolenie z tego, że komuś pomogłem. I przypuszczam, że tutaj ci lekarze całe życie będą gdzieś tam tkwili w tym systemie nfz tkwili w tym systemie jakiegoś absurdu i będą się dziwić no, czemu ten lekarz zarabia tyle, czemu tamten tyle, czemu do tamtego są kolejki. Ja tutaj mam na czole napisane, że chcę pracować, a no, mam tylko tą NF NFZ-owską pańszczyznę. Także, gdzieś tu zabrakło wyobraźni, tak prywatnie uważam. No i sytuacja jest jaka jest, prawda, koń jaki jest każdy widzi. Także na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli spotkała Cię podobna sytuacja, w zasadzie przepychanki między lekarzami, kto powinien daną sprawę rozwiązać, napisz to w komentarzu do tego wideo. No nie sądzę, żebym tutaj dał dobrą poradę jakąś, ponieważ jeżeli, jak to mówią, konia można jeszcze tam do wody zaciągnąć, ale żeby już zanurkował i żeby nauczyć go nurkowania, to już nie za bardzo. Także, bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.